Jeśli kiedykolwiek napotkałeś problem z karaluchami w domu to wiesz, że to prawdziwy problem. Mogą być bardzo nieprzyjemni i trudni do odparcia i ciągle pojawiają się w całym domu i ukrywają się w ciemnych miejscach w nocy. Pomimo tego, że są odrażające i przerażające mogą również przenosić liczne niebezpieczne choroby. Na rynku dostępnych jest wiele produktów do stosowania i usuwania karaczanów, ale są one drogie pełne szkodliwych chemikaliów, które zagrażają zdrowiu i nie zapewniają trwałych rezultatów. Dlatego odkrywamy naturalny i bezpieczny sposób na dobre wyeliminowanie karaluchów z Twojego domu. Borax i cukier Borax jest zdecydowanie koniecznością jeśli chodzi o eliminowanie karaluchów i utrzymywanie paskudnych błędów z dala od domu. Jak to działa? Borax dosłownie odwadnia egzoszkielet owadów i uszkadza ich układ trawienny. W końcu błędy zginą i twój dom będzie znowu wolny od błędów. Spraw aby twoja bomba boraxu była jeszcze silniejsza dodając cukier. Karaluchy są przyciągane słodyczą cukru dzięki czemu łatwiej je uwięzić. 1. Połącz borax i cukier w stosunku 3, 1, 2. Rozłóż mieszaninę obok dotkniętych obszarów i nie zapomnij założyć rękawiczek podczas jej wykonywania. Następnego ranka zobaczysz leżące martwe karaluchy i wszystko co musisz zrobić to posprzątać bałagan. Zrób to samo po kilku dniach. Niektórzy lubią używać sody oczyszczonej lub kwasu borowego zamiast boraksu. Uwaga, unikaj używania tego jeśli masz małe dzieci lub zwierzęta.